Zapraszamy wszystkich na inauguracyjną edycję Tramlak ganianego po strefie A. Zasady wyjaśnimy wam, e, tutaj się Wyjaśnij pojawi narrator. okienko, Wyjaśni narrator. Hej, ziomeczki, z tej strony wasz ulubiony narrator. W największym skrócie, gra to Jedna drużyna ucieka i dwie gonią. Drużyna, która złapie uciekających, zamienia się w drużynę uciekającą. Gra odbywa się w poznańskiej strefie A. Drużyna uciekająca na końcu czasu, czyli o godzinie 16, wygrywa grę. Szczegółowe zasady będziemy tłumaczyli na bieżąco, a jeśli ktoś umie czytać, to wyświetlamy je również na ekranie. Zaczynamy o godzinie 10, jest godzina za 3. Cze część drużyn się spóźniła, więc wiemy kto zaczyna. Mieliśmy losować, ale zaczną ci o to państwo. jako jedynie spóźniliśmy się na start. 5, 4, 3, 2, 1, start, 15 minut na start. No i uciekający ruszyli. Goniący muszą poczekać 15 minut, aż mogą zacząć ich gonić. Chociaż w tym wypadku i tak by czekali, bo połowa z goniących się spóźniła. Jest spóźnialski pan, który pojechał do Ikei. Nie wiem, czemu mnie mapy Google tam skierowały, ale teraz już im nie ufam. No dobra, jak widać jest jeszcze 10.05, my tutaj grzecznie czekamy. Dobrze, tak więc y, mi się wydaje, że reszta goniących wie, że... Jedziemy pociągiem o trzy. No. Natomiast wiemy, że nie pojechali pociągiem. Tak. Wiemy, że... Odpalić lokalizację. I e, musimy ich jakoś zbejtować na stacji Poznań Wschód. Mamy parę strategii i zobaczymy, które z nich wyjdzie. Update jest taki, że wsiedli w pociąg, który stał tam. od o 10.00. Dobra, zaraz jest nasza stacja O, to jest rzeka Warta jeszcze nie wiedzieli jeszcze Myślę, że warto w tym momencie pojechać szóstką na, na Śródkę albo czymkolwiek na Śródkę Bo to, jest oko to są okolice wschodu eee, I tam jest dużo autobusów przede wszystkim Można spróbować Dobrze, to od tego zaczynamy Tak. To jeszcze dwie minuty do startu, więc no. czekamy Tutaj maksymalnie mogą dojechać tramwajem, więc... E, i... I ogólnie na południowy Wschód już nie mają szansy dojechać, także my zawsze mamy head start, bo y, potem stąd muszą wziąć autobus albo nie stąd, poza zrządza środka. Myślę, że najlepiej by było nam jechać ze Smolnej. A za 28 minut jest tak. No to dupa, musimy czymś innym pojechać. Na tych szarych szaregów i tam może gdzieś na naramowicach się przesiąść. Na północy miasta nie ma żadnej stacji kolejowej, a jedzie się kawał. Więc... Tak, o, inni grają. Tramlak stał się popularny. Późno zaczynamy, bo ktoś się... kogoś nogi bolą. Tak. Ktoś nie umie wstać. Inna osoba się spierdziła ze schody. No możemy współpracować, potem się rozdzielimy drużynowo i z, z ulicy jak kolenda, Jeden ksiądz z jednej, drugi ksiądz z drugiej. Musimy poczekać na drugiego goniącego, żeby zaczął nas gonić. A Oto idzie ostatni ze spóźnialskich. Idealnie na czas. A generalnie, aby najszybciej się dostać na Poznań wschód, potrzebują sporo dosyć czasu. Dobra, jest już Poznań-Wschód, więc wysiadamy. Nasi przeciwnicy wylądowali właśnie na stacji Poznań-Wschód, która nosiła w latach międzywojnia nazwę Poznań-Główna, bo była tam kiedyś wieś główna. No i jako, że jest to duża stacja, to bardzo ludzi myliło, więc zmienili nazwę na Poznań-Wschód. Dobra, zaczynamy. Właśnie minął nas okres stopu. Lecimy. Lecimy. Oni mogli wsiąść trójkę, która działa od paru dni dopiero I przez to będą równo z nami na jakimś przystanku Ja nie wiecie, autobus, z co Będziemy z nimi równo na przystanku serbska W przypadku kiedy się nie spóźnimy A raczej się nie powinniśmy spóźnić, bo jest taka godzina, że nie ma korków Ledwo, bo ledwo, proszę panów, ale się udało A co się udało zdążyć na tą szóstkę? Oni stoją sobie tutaj, przy stacji Poznań Wschód e, I w tym miejscu, dokładnie w tym miejscu jest przystanek Rynek Wschodni Z niego za 5 minut odjeżdża Autobus na Sobieskiego Mogliśmy popełnić błąd, teraz siadając w tę stronę Jedziemy na Sobieskiego? No... Pytanie czy chcemy się przesiąść do Sobieskiego? Możemy tutaj się przesiąść. W sensie jest bus na Sobieskiego z y, środka. Okej, okay, no to jedziemy, jedziemy dalej na środki, Imo. W takim no, razie. No okej. Okay. Bo zobaczymy w którą on bo później jest do. E, później jest do Kicina. O, o dobra. Za 10 minut. <śmiech> <śmiech> Możemy <śmiech> ogarnąć lokal z Kicina, dobra. żeby szpiegowali. O, jakiś plan mamy? Jest ten autobus. No tu. No gdzie jest tu, bo ja nie wiem. Tu. A czym za zakrętem? Dobra, wiecie. Dobra, no Więc... słuchajcie, mamy plan. Eee... Tak jest plan, który właśnie został ustalony. My z Ignacym pojedziemy autobusem na Sobieskiego, który odjeżdża ze środki za 10 minut. Oni pojadą na Szarych Szeregów. Eee, patrzymy sobie na to. Jednak teoretycznie możliwe, że wracamy do oryginalnego planu, ponieważ... Eee... 8.5 przecina się ostro e, z, no przecina się tak e, przesiadkowo z trójką, którą mogą jechać A 178 już tak nie robi Więc... No Przesiadamy się na 178 Tak, jest 6 do 7 minut przesiadki Jest to pewne ryzyko W tym momencie na rondzie Śródka drużyny goniące przesiadają się do 178 w kierunku szarych szeregów a, 50. Słuchajcie, zmieniliśmy plan? My pojedziemy tym, przesiędziemy się przy plazie i pojedziemy te po 12 Oni pojadą do końca. do końca. I jeżeli będą uciekać w stronę przeryw szereg szeregów, czyli Strzeszyna, to, to wtedy wpadają w nasze łapki. Lepkie łapki. A tak. jak zrobią przerwę na Sobieskiego, to my będziemy tam. To przed to franajta, by jest. No to prędko, to będzie szybciej. Kooperacja go działa. Na serbskiej? Wilczek 2. Nie. Potem jest przecięcie z trójką już po Wielczaku, dwa. 2 Można po prostu przejechać i zaryzykować Tu jesteśmy za 5 minut A trójka e, Jest za Gdzie jest przystank trójki A trójka jest też za 5 minut I co? Ryzykujemy? Czy jedziemy dalej? Tak 5 minut, teraz muszą przebiec też z przystanku na przystanek I no ryzykujemy. ryzykujemy no tak, Dobra. A znowu się zatrzymujemy i nikogo nie ma na przystanku Tak, generalnie do gry zaraz zobaczy zasada e, 60 na 70 Zasada 60 na 70 funkcjonuje w, w następujący sposób. Drzuna uciekająca w każdych 70 minutach gry może maksymalnie 60 tych minut spędzić w podróży. Podróż jest zdefiniowana zgodnie z zasadami T-Port czyli przesiadki mniejsze niż 20 minut są częścią podróży, a czwarta przesiadka zaczyna nową podróż. I Plan jest taki, że na ulicy, na przystanku kubickich biegniemy jak na załamanie karku na T-12, na ale jest tutaj internaście i na u I w momencie, kiedy będziemy jechali 168 to godzina na 8, wybije 11, czyli 60 Minut od wsiąścia w autobus, w pociąg, to wysiadamy i idziemy pieszo na następne przystanki albo gdzieś indziej zupełnie. Minęliśmy dwa możliwe, przysta możliwe ryzykowne przystanki na nas się udało. Następne trzeci to są aleje Solidarności. Ucieka nam właśnie te 12 yy, i A to jest następnie, jest następnie za 4 minuty, więc nie trzeba się w ogóle stresować. Nie trzeba się stresować i chyba nie z tego T12, zobaczysz jak co wysiadamy teraz? Nie? Bo teraz jest plan jedenasty, do że dostać się na strzeżniczkę. Dobra. Dobra. Franek, będziesz mieć bekę, jak teraz nas złapiesz. Ale było work it. i tak zaraz skończy ten czas. ta godzina, która miała nas zmotywować do wysiadania. Nie widzę ich, tylko Aby, czy... e, jak oni tu będą po prostu złapanie generalnie Moi Ignacy tak się pobiega wiecie, wiecie mi? Są po was Dobra, nie ma ich tu no. Jezus Dobra, nie ma Wiec jak już patrzycie, oni są i na razie nie widziałem ich no. animacji nie, ale jeśli by się okazało, że oni teraz czekają na ten moment, jak nie będziemy mogli jechać. Kiedy jest? Ale chyba się za przystankiem na alejach. I tak mają trackera. Ale mogą nas nie widzieć. Czy oni tam są? Nie, <coughs> chyba nie. My jedziemy za, za ten przestanek. I na 7... Oh, 7. O, no, 7.0, co to nie było. To jest czerwony kurzca. Czy tam oni is... <coughs> są? So, tam no, są! Fuck! Są tam! Są tam! Są to fuck! Dobra, <coughs> trudności! So, no to wiesz, ja, że to oni wiesz. Sama? No to <grymne> Sama. OK, Nie, uciekamy, Ignacy, Ignacy, uciekamy. Dobra. Dobra. Teraz musimy szybko zrobić plan. Właśnie zaszła zmiana. Ignacy złapał Zuzę, więc drużyna żółta zostaje goniącą, a drużyna czerwona uciekającą. Drużyna, która goniła z nami, musi poczekać 5 minut a Kuba i Zuza muszą poczekać 15. Więc generalnie jedziemy te 12, więc wylądujemy na Żniwnej. I teraz się zastanawiamy, Chcą co wsiąść? Następny Trójka na stronańską byłaby śmieszna, bo wracamy właśnie z tego kierunku. I Ale wtedy będą bo... w stanie nam przecież drogę tak jak znaczy, my, my, my Oni my mogą my... wtedy nie wiedzieć, że my jedziemy tutaj. Muszą się nie zorientować, kiedy ruszymy. jak pojedziemy 12, to możemy danać na staro łękę. Dużo jest rzeczy na drodze. Według mnie najlepiej powiedzieć pierwszym tramwajem, który będzie na miejscu i potem się zastanowić nad przesiadkami w miejscu, gdzie jest więcej tramwajów i musimy liczyć czas, bo... E, tak. 10.55 bo teraz w tym momencie o 11 e, Wojtek i Szymon mogli zacząć ruszyć leczej sprawdzę czy mogli pojechać no więc nasz kurdem kończy się za jakieś 10 sekund a tu są nasi kochani przegrani a tam, tam jest... jest... jadł przegrani 15, 18, 18. no, piękne te 12 proszę Państwa więc... Tak, Przygnęmy się! Żegnajcie nam <grym> dziś! <grym> no dobra, więc siedzimy w trójce e, Rozważamy, co robić dalej Trójka jedzie najpierw w górę, a potem dołem tak. Więc może im być trudno nas złapać Około 5 minut, czyli właściwie tuż za nami e, Powinni jechać Wojtek i Szymon Koc e, jest obok nich Aha, ruszyli się To teraz tu Czyli jadą jakim tramwajem? Już patrzę Oni jadą... Tak, Minuta 10 -10. Oni jadą trójką. Więc myślę, że jeśli będziemy siedzieli w trójce, to na pewno nie dogonią jej tramwajem, więc musieliby zrobić przesiadkę na autobus. A ja szczerze uważam, że nie ma wystarczających autobusów, żeby to im wyszło. Wiecie, to 12, czy zdążymy wsiąść? A eee, to jest pytanie. Chyba nie. Nie, o oh, fuck. O oh, Chyba, że będzie czekało 38 sekund na przystanku. Jedyne, co mogliby zrobić, to jest wysiąść na teatralce i tam na nas czekać, ale według mnie to byłoby z ich strony bardzo niebezpieczne. Właściwie na teatralce to też dla nich nie ma sensu, bo e, jeśli to zrobią na teatralce, to muszą się potem daleko przejść, a na kaponierze mogą mnie zdążyć nas złapać. Nie możemy się ruszyć, ale będzie kół też teraz. O nie, panikujemy szybko, haha nie, tylko nie to. Dobra, proszę ludzie, wsiadajcie po minutę dopiero. No kurna. Jezus, co za.. Dziecko wyparło, Boże. Dobra, kupią nam czas. Czy zdążymy, czy zdążymy? 13, 12. 12, 10. No nie ruszać się można. Czekaj. No nie już odjeżdża. No niestety więc wydaje mi się, że możemy pojechać na Słowiańską, w ramach trolażu Właśnie sobie ledwo wysiedliśmy na Kaponierze Ej, Śpieszymy się czy nie? Nie wiem Trójka za 9 minut z Słowiańskiej jedzie Teraz problem. Tak, czyli trójkę nie wszędzie, musimy jechać dalej. Chyba nie tędy, chyba tutaj. A nie, tak, tak, tak, tu, tu, tu. Nie, bo my idziemy na Bałtyk. No. Okej, okay, nie. co będzie No tak, no bo możemy zawitać do naszej pięknej szkoły też. Jest odpad. Nie. Ojej. Skręcają. Jedną pod ja to Jadą do... Do... Możliwe, że piętnastka nie, nie w tę stronę. Albo jadą na jakąś ławicę. Autobusem, o Boże, autobusem. Wydaje mi się, że nie są w stanie nas dogonić. Najbliższy... No chyba, że przyjadą tym autobusem, który tutaj przyjedzie. Ale on chyba, on chyba nie jedzie od nich. W Miejmy nadzieję. W każdym razie, mogą tu dojechać piętnastką, która byłaby za kilka minut. Mogą tu dojechać dwunastką, ale musieliby się przeciąć na kaponierze. A i tak nie mieli szans wbić na... Te 12 tuż po nas, więc musieli Szymon i Wojtek oczywiście Czekać z 10 minut Więc to im tramwaje też opóźnia, więc na razie się nie boimy No więc teraz obecnie Idziemy na Bałtyk, bo tam jest ostatnia lokalizacja Franka no natomiast... Ale siedzi tam dobre 10 minut Więc to nie działa nas Bardzo podobnie się tam Ale... Kto by wiedział 169 na koszernika Na żółka Na które my jedziemy? To jest Armii Poznań w mi Poznań, to tu można się przesiąść na tramwaj Tak, Jakiś... e, Musimy sprawdzić trasę 169 i zobaczyć, czy tam potem będą jakieś dobre przesiadki. No, fajnie byłoby znaleźć jakieś połączenie z pociągiem, ale go nie ma. O, tu jedzie 12 na starą łękę. Ją, ją rozważaliśmy. Wydaje mi się, że nie powinni w niej być. A nawet jak są, no to łatwo z nimi, bo tutaj nie dobiegną. O, jedzie piętnastka na junikowo, w którą moglibyśmy pojechać. Wojtek Kot został złapany. Tak? Są. Tuż po tym, jak Franek stwierdził, że Wojtek i Szymon nie mogą być w dwunastce, która właśnie ich minęła, drużyna niebieska, która dopiero co wysiadła z tej dwunastki, przebiegła przez pasy przy Bałtyku. Franek z Ignacym na końcu przystanku uciekli przez zatoczkę taksówkową, ale zostali złapani przy rządzie kaponiera. Zostaliśmy właśnie złapani. Mamy 15 minut cooldownu. Oni chyba pobiegli do tego autobusu na ławicę bądź unikowo. No nie zagonimy ich tam. Co i mogliśmy tam skoczyć? Trzeba było rzeczywiście żeby posiadać. Kurde, mogliśmy zostać w tej trójce. Nie, nie ogarnęliby się. Mogliśmy zrobić troll move i wygrać, ale dobra. Tak, tam go bardzo, Super. No o, franek złapany, asma się bawi. bawi. Asma się bawi. Yy, niewydolność nie wiem czego też się bawi. Absolutnie niewydolność wszystkiego. Innymi sobie bycie nerdem. Bycie nerdem, piwniszakiem. Minuta do tramwaju. Plan teraz jest taki, że idziemy po ku... pierwszym zejdzie. I Ile szoda. Do. A potem się gubimy. Piechotą, gdzieś. Jak będzie, jak będzie szybka przesiadka, to przesiadka nie? to jakiś las i piechotą Co z Bałtyku odjeżdża? No, no Tak no 6, 15, 148, 159, 163 169, 177 Dobrze, a co odjeżdża zaraz? 15. Którą... Co? No. My nie jedziemy niestety Piętnastka yy, na Unikowo, z drugiego Bałtyku, 15 za 3, 6 za 3. Cały czas to stoją. Albo? stoją A odjechał jakiś autobus? Eee, no już patrzę Chyba nie Ja bym był za tym, żeby w ogóle przesiąść się I jechać Na jeziora się przesiąść pod tym Siadasz w tramwaj, jedziesz na ogrody I przenosimy to na peryferia Na nasze rejony Gdzie autobusy nie jeżdżą, a woda jest pitna Prawie Jest to jakaś opcja. Inną obsą też jest ucieczka na jakieś Franowo Ale to nie tędy To też działa, natomiast przejdzie się na Franowo Jest ryzykowne, bo jedzie przez centrum I tam są tramwaje w tą stronę nie odetchnąć, się, nie zdążą Nie ma jak No dobrze więc Co więcej, ogrody mają trzy no, przystańki Autobusowe I to jest... każdy się nazywa ogrody Czyli coś na pewno jedzie, coś jedzie, coś jedzie to już Dobra, złożony. widzimy nasz tramwaj, jeszcze chwilę to <grywa> Ignacy do mnie napisał, jesteście herniej na pracę. Eee, możliwe. Tak, gdzie jesteście? Dobra, jadą. Czyli oni jadą na Unikowo. Franciszek Kłonowski do mnie dzwoni. Daj głośnik. Dobra. Halo? ma, jak tam? Jesteśmy na... a wy gdzie jesteście? Wagon uszkodzony, ale fajnie Wagon uszkodzony, no nie Nagrywasz? Tak, nagrywam Utknęliśmy i przyjechał tramwaj, ale wagon uszkodzony, więc czekamy na następny ale, I guess. To, to, to co mówię, ale gdzie jesteście? Ale wy gdzie? A wy gdzie jesteście? Okej, okay, my jesteśmy na Armii Poznań i Aha Okej okay, Dobra, On widzieliśmy, że oni jadą chyba piętnastką na w stronę unikowa Eee, dobra, eee, więc zastanawiam się teraz, e, co zrobić. że nie teraz, ja się zastanawiam, jakby, czy powinniśmy jakoś złączyć strategię. E, no my ogólnie czekamy na 15 chyba, bo to miała być ta trójka, nie? Tak, to miała być ta trójka, którą mieliśmy wciąż, a 15 jest dopiero na żniwnej. No to zaraz będzie ta 15, to my no. wsiadamy w 15 i jedziemy na unikowo za nimi co, co powiedli, nawet Jak się skończy Countdown, cool to będzie idealnie, że wciedziemy z tej samej 15 co wy. No to dupa, no okej. Okay. Możecie spróbować też i na rondzie Kaponiera wsiąść... Tu jest 106.3, ale dobra, idzie jednak trójka, okej. Okay. Dziwne rzeczy się na dzieją. na rondzie Caponiera w 106.3 albo w jakieś inny autobus, co jedzie Bukowską, bo oni prawdopodobnie gdzieś się przesiadą na Grunwaldzie, a tym autobusem już możecie jechać. No wiem, ale ja się zastanawiam, że chyba bardziej pojadą w stronę Kurszyna, nie? No tak, a 106 jedzie na Górczym chyba, czy coś. To daj, tak, tak, tak. Wiesz co? To... Tam masz to dużo to autobusów to na Górczym. Spróbujemy. Zobaczymy, jakie autobusy pod ręką, jak nam się skończy Dobra, wsiadamy w trójkę. Oni są na, przy J&J. Dobra, Kuba, otwórz mi, proszę, bo nie mam na Słowiańską, ale... W tego nie się, złożyć, się rozłączyć, bo to robisz e-raid. Nie, nie, <głos> <do Wojtek, głos> nie słychać Cię. Ale to jest w ogóle to nie poszło, się co nie gada. Dobra, rozłączyłaś. Mamy, mamy 40 sekund do końca cooldownu, a już, do, stan, a już 30. Stan, to jest nasz autobus. Wydaje mi się, że to on właśnie stoi tam. Aha. I będzie trochę biegania. No. no trochę się znowu przebiegniemy. Czy to jest ten? Możliwe. Nie widzę numeru. 20 sekund. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, to jest ten. 5, 4, 3, 2 i biegniemy. Ale to jest mega sus. To wygląda totalnie, jak wyszli przez przejście dla pieszych, żeby się przesiąść po prostu i sprząść. jedyneczkę, tą piękną jedyneczkę na fanowo. Tak. Tak, dlatego. Jeżeli wczatają w tą jedynkę, jeżeli wczatają. I możecie no, na Głopolską, przyjechać no, gdzieś w że na to na lata jakiegoś, jeżeli, jeżeli jadą jedynką. W sylwestra 31 gru... Nie, jadą w szumie do 15, 15. ale... Tak? Tak? Tak? No, no, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, W tym miejscu lekkie déjà vu, znowu bieg, Aha. znowu 169. I czekamy na niego. I my na niego czekamy, lepiej niż żeby on nie czekał na nas. Tam już stoi, tym razem do niego wsiądziemy. Wysiedli na... Skubiszewskiego. Lasek Marceliński? Lasek Marceliński, totalnie. Można jechać Bukowską do Lasku. Mhm. Tylko, że musielibyśmy iść tu na jakiś autobus chyba. Maciej Dokładnie, za 3 minuty jest na Ławicę. Z 48 jak ono jedzie. Przez Bałtyk. Przez Lasek Marceliński jedzie. Idziemy na Bałtyk? Tak. To wygląda na to, że oni są już na Minikowie, Ale my i tak siądziemy do 169 No na pewno bejtują Na co bejtują? Tak idą wzdłuż torów i udają, że są tramwajem ale co, ci to 169 Tak A tam przecież nie ma 169 Miało być, mówiłeś Ale na, na Unikowie nie ma Chociaż nie tam odjedzie. Tak, bo my mamy jechać na pół, północ Od Ławicy, a oni na południe A że Franek jedzie 169 Tak Proszę Cię. No więc, nagrywa się, nagrywa się Tak, no więc słuchajcie, witajcie Pozdrawiamy z was pięknej iunikowskiej architektury. Generalnie lokalizacja, żeby nie było się pięknie dzieje. Cały czas lokalizacja cały czas leci generalnie, ale nie znajdziecie nas, bo to wcale nie są nasze rejony. I poruszają się teraz wzdłuż ulicy Paczkowskiej. No i, my się, no i tam chyba żaden autobus nie idzie. Jeszcze do tego nie doszliśmy, ale w każdym razie okazuje się, że Granice administracyjne Poznania, a zatem strefa A, kończy się za A2, tuż koło Komornik. No i jest szansa, że oni idą na jakąś dziwną przesiadkę i chcą wylądować tutaj, tutaj albo tutaj, w ramach żartu. Rozpalić ognisko jest zjeść kebłasne. Jest absolutnie niewykluczone. Że, stwierdziliśmy, że trollują i idą w okolice centrum handlowego, że, więc przesiadamy się na Górczyn i potem mamy nadzieję wsiąść w 180 i dojechać. Albo ich złapać, jak będą jechali już tamtym autobusem, albo się do nich zbliżyć w ten sposób. Franek, mówi, że jechać 159. 159? No, dobra. Jedzie. 148 może? na też jechać. No więc, trafiliśmy na Wołowską, jeżeli dobrze pamiętam nazwę ulicy Ale na tamtym przystanku za nami następny odjazd autobusy, jest na jakieś pół godziny Bo jesteśmy na to Ale to dobrze, to brzmi jak dobra strategia Więc idziemy dalej przed siebie Mój cyłowym krokiem tak. To jest najważniejsza Ej. taktyka żeby się nie przestawać, nie zatrzymywać generalnie idziemy przez siebie jak wejdziemy w znak Poznań to skręcimy O, tutaj jesteśmy o, właśnie stąd przychodziliśmy ale poszliśmy sobie sprawdzić, czy jeszcze jesteśmy w strefie bo zaczęliśmy wątpić w siebie ale nie, wszystko jest w porządku wszystkie autobusy tutaj są w strefie, a więc idziemy wzdłuż linii tego autobusu tak żeby mylić was, że nim jedziemy mimo, że on najbliższy jedzie za godzinę no ale w, w teraz się spędzać Może mają nadzieję, że przez godzinę ich nie złapiemy Albo robią teraz 120 minut przerwy Możliwe I, Idą Kieszą na górczy, przez... Y, z jakieś rzeczy hmm. Obecnie... Przed maszerują. nami... Y, maszerują strzelcy, co? Co? Co? Pizza w lecie? Nie no, na szarych szeregów byliśmy ostatnio Właśnie nie dojechaliśmy wtedy na szarych szeregów bo złapaliśmy, Kubus był z nas wcześniej, znaczy Ignacy złapał, ale złapać mi. i tak oto cykl się zamyka. Udało nam się złapać wcześniejszy, więc mamy dwie minuty na przesiadkę na górczynie do 180, zakładamy, że oni idą albo w stronę tego centrum handlowego, albo właśnie na 180 w drugą stronę, albo ogólnie tak czy tak w tym kierunku, więc zbliżamy się do nich wybierając tę trasę, prawdopodobnie. A przed nami 169, z którego właśnie wysiedliśmy Uwaga, Wojciech Kot idzie do Kotowa Jas yes. For the Sake of memes. Tak, a my zaraz się przesiadamy na ulicę Bułgarska-Polska, na przystawu Bułgarska Polska 191, żeby spróbować odciąć ich bliżej akcji. Jeżeli nie masz planu. To może nie przewidzieć mojego planu, bo go nie ma. To jest taktyka życia. Przyjechaliśmy na Górczyn nawet przed czasem, teraz autobus jest zapełniony, ale myślę, że ich złapiemy. Gdzie siedzę? Tak, miejsce siadające. Jedziemy właśnie 180. Wygląda na to, że chłopaki idą na fichotę. Mamy nadzieję, że nasza trasa pokryje się z ich trasą. Kuba i Zuza chyba wylądowali na ławicy, więc łatwo z nimi. Mamy na 191 albo 193 Móbujemy i dotrzeć na Gurczenia Zastanawiamy się właśnie czy wysiąść na cedzyńskiej czy bałczyńskiej Oni są w tym momencie bliżej tamtej, drugiej, ale później może będą bliżej tej więc. do żabki co siedzą, chyba. Siema, siema o tej porze każdy zjeść hot doga może Jesteśmy tak bardzo do przodu, że zostaliśmy na hot -dogi. Ale idziemy dalej, żeby nie zwlekać Szkoda tracić tą przemagę Jeśli weszli do żabki, ale ta żabka jest przy Wołczyńskiej? Tak, jest przy przystanku tam Kurde Tylko Więc mogą ruszyć nie wiadomo w którą stronę mogą... Czekają na ten autobus może Ale do, do, do tego autobusu trochę mają no Chyba, ja... że czekają, żeby wsiąść do, do buży, tak. który my jedziemy Tak, więc w takim razie, jeśli ich nie zobaczymy przy Sezyńskiej, to czekamy do Wałczyńskiej, bo inaczej nam mogą uciec A tak, to możemy i tak się wrócić na piotę. Mm -hmm. Chyba, że... Chyba, że oni wsiądą akurat, ale nie, stamtąd nic nie wsiądą, nie, nie, nie. nie wsiądą no to, no to git, to do Wałczyńskiej. Godzina 12.09 Ulica Trębacka i zastanawiamy się, co byśmy zrobili, jeżeli byśmy złapali różne szukających. Tam że jesteście zaraz z żonami, ile chcecie. Mm. Upojewimy, jaka jest prawda. Jedna szansa, tak byście byli przed nami. A tam was nie ma. To pan tam, a nie przed nami. E, to ten, Lejter. Nigdy nie jechałem na południe od Górczymy o PKM. Tak ja, niesamowicie nie mam kondycji.